Patrzysz na terenie, jakbym oświetlał ci drogę a ze zdziwieniem choć nie chodzę po, po lodzie. lodzie Chciałeś moje grono wejść to nie pora skarbie Mówią o mnie ciągle, ciągle. Choć nie występuje jeszcze nigdzie w klubach Piszą DM bo nie mam czasu na odpowiedź Odpalam śluga. One są pytają jakim typem jestem Chcę będą backstage to po prostu mała zadzwon Tyle znaków zapytań i wykrzykników mógł mojej osoby Mówią o mnie choć jeszcze nic wielkiego nie zrobiłem Będzie o mnie głośno za kilka lat bo rozjebię system Dobrze, wiesz, że możesz pytać o co chcesz, więc nie będę się powtarzał, w dwa minęło, tak? Czar, czar, już prys jak ostatnie życie, nie z rampy Napijmy się Malibu z, z butli. butli, niech to nam czasu mila Pójść to wszędzie, byle nie na Wszystko pójmy Patrzysz na terenie, jakbym oświetlał ci drogę. Patrzysz, z dziwieniem chodź, nie chodzę po blodzie. Chciałeś moją mojej broni, no wejść, to nie nie jeszcze nigdzie w klubach, Piszą DM, nie mam czasu na odpowiedź Odpalam szluga